opływać, ale chciałam Wam pokazać młyn. tej jego resztki. Proszę, że to jest. Młyn stoi na takim cegle i został zbierowany do wroczemu. Teraz jest gromadzie Gnicy są zalane. Słuchajcie, go że... odyskał od kop, nie wiem. Oho. I wiosku z tym. O, co widać. O, tutaj na górze jest nowy dach. Stropy były, ale już nie ma. Można skojżeć no Nawet jest wysoki poziom, że z, z nie zobaczymy i ja nie to nie tam przejść. Może tylko trochę. No i tam mamy takie właśnie piękne sklepienia jak w innych drinkach. No wszystko inne jest zalane. Nie wiem czy uda mi się kiedykolwiek tutaj niżej. Wracanie tu jest y, bardziej sucho. Teraz lepiej się nie da. Można czasami podejść. Spróbujmy za też trochę. O. Zajrzyjmy tam do środka. O. Ten tunel jakby prowadzi na wylot i na nim zbudowany jest młyn. Tyle było na tyle, tutaj jest znowu ściana. No i tak to sobie wygląda. Pod młynem płynęła woda. E, tutaj były gdzieś turbiny, prawdopodobnie też takie miejsce, w którym była jakaś zamontowana turbina. I to za darmo miało się e, maszynę do mielenia mąki. Ale w przeszłości mogłoby być to też maszyna prądoswórcza. Dlaczego nie? Ale nie będę stawić, że te walki są skutniałe a lżej można oddać takie piękne przeglanie więc spróbujemy w ramach wyżej o, patrzcie jaka piękna cegła. to jest bardzo, bardzo stare a ta przegła dzisiaj nie jest przez ten czas ta ładnie przeszkadzka się trzy razy będzie remontować Tutaj jeszcze, tutaj jeszcze widać fundament zostający jestem przekonana, że niżej też są tu naraz możliwe, że jest nawet jakoś poprzeczny ale niżej tego nie wiem, to już są tylko moje domyki Może jest tam coś jeszcze niżej Ale bez badania archeologicznych się tego nie dowiemy A nikomu nie przyjdzie, żeby w takim miejscu przeprowadzić badania archeologiczne No, nikomu nie przyjdzie do poru Że coś mogłoby być pod tym minunem Na przykład 5-6 metrów Dlaczego by nie? To jedno. Tak. Jeden z dawnych bastionów Twierdz w I okrągły fort. Taki sobie park na Żoliborzu Widzimy duże nasypy ziemne. Dzisiaj po pogoda. Tu można sobie pooglądać. Tej krucho. Po Poniżej poziomu terenu, tego fort toczony fosą i ślady wentylacji. Tam pod spodem jest y, okrągły tunel. Taki sam tunel jest wydy... w Lodzie, tylko, że to nie jest fort, a plac. O, tu się schodzi na dół. Zejdziemy tam na dół. Dużo słupków, bo firma słupków musi zarobić. Zobaczcie jak to głęboko schodzi. Teraz oczywiście to jest przebudowane, zobaczcie jaki głęboki jestem. No i tutaj mamy okno pod ziemią. Tu już jesteśmy poniżej. Tu jesteśmy w fasie i zamurowane okienko ale tutaj jest jeszcze takie coś Takie jest kośno, nie wiadomo po co mniej więcej na tym poziomie jest też ten okrągły tunel do którego nie ma takiego otwartego wejścia może, może zwiedzający puszczają nie wiem nie bylą głęboko nie Chodzimy. Moim zdaniem te górki są nadsypane e, ziemią, która została wydobyta z fos. I tak naprawdę te budynki w są nowe. Ale, ale dół może być dużo starszy. E, te drzewka bardzo piękne są, ale one są dopiero powojenne. To znaczy kiedyś te tutaj te wszystkie nasypy były uzupełniły srebra. Ani jednego deszczaka tu nie było, tylko trawa. No dopiero z czasem zarosły. No jesteśmy po drugiej stronie. Thank <laughs> you. Środek lutego, ptaszki ćwierkają jakby to był przecień, mamy trawę na dachu, to są wszystko zabezpieczenia, żeby nie było widać skóry, wszystko w po remoncie, ciekawych rzeczy już nie będzie. Ale nadal widać już na do kuczy. Tu jest taki wiecznik pod oknem. No i tu zamurowana okienka. No to nawet bardziej zamurowane. Prawie jak w średniowiecznym zamku. To bardzo wysoka brama.